Witam. Za nami pierwsza runda rozgrywek Grupy C. Hokeje na trawie juniorów młodszych sezon 2022-2023. Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Każda z drużyn rozegrała po dwa spotkania, a oto jak przedstawia się tabela Grupy C. Już 23 września zespół Pomorza na Torń podejmuje LKS Gąsawa. Czy juniorzy młodsi Pomorka pokuszą się o rewans za przegraną w Gąsawie i spróbują zdobyć swe pierwsze punkty? Zobaczymy już niebawem. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.